ulica Stanisława Staszica 19 w Paczkowie ciekawa kamienica tutaj kolejna kamieniczka stasica 18 Tam jest chyba ruch ulicy Pocztowej, Staszica I park idący w kierunku Rynku